Użyj znaków większy, mniejszy lub równy, aby porównać dwa ułamki. 28 28 i 6 9. Najłatwiej to zrobić, sprowadzając je do wspólnego mianownika. Wtedy wystarczy porównać liczniki. Te dwa ułamki mają różne mianowniki. Możemy znaleźć wspólny mianownik dla ich obu i przekształcić je tak, by można było porównać liczniki. Albo jeszcze lepiej, możemy najpierw je uprościć. Zróbmy tak, bo czuję, że tą metodą zrobimy to najszybciej. Zacznijmy od 21-28. Widać, że licznik i mianownik dzielą się przez 7. Podzielmy więc licznik i mianownik przez 7. 21 dzielone przez 7 w liczniku. I 28 dzielone przez 7 w mianowniku. Dzieląc i i licznik, i mianownik przez 7 nie zmienimy wartości ułamka. 21 podzielić przez 7 to 3, a 28 podzielić przez 7 to 4. Zatem 21 28 to w uproszczeniu 3 czwarte. Teraz zróbmy to samo z 6 dziewiątymi. I 6 i 9 dzielą się przez 3. Podzielmy więc obie liczby przez 3, aby uprościć ten ułamek. 6 podzielić przez 3 równa się 2. A 9 podzielić przez 3 równa się 3. Zatem 21 28 to 3 czwarte po uproszczeniu. Te ułamki są zupełnie równe. A 6 9 to dokładnie to samo co 2 trzecie. Teraz musimy porównać ułamki. Dzięki uproszczeniu możemy je podmienić na 3 czwarte i 2 trzecie. Korzyść z uproszczenia ułamków polega na tym, że łatwiej jest znaleźć wspólny mianownik dla 3 i 4 niż dla 28 i 9. To dużo mniejsze liczby. Najlepszy wspólny mianownik dla ułamków to najmniejsza wspólna wielokrotność ich mianowników. Czwórka i trójka nie mają wspólnych dzielników, więc nowy mianownik będzie po prostu ich iloczynem. Zapiszemy więc 3 czwarte jako ułamek o mianowniku 12. I tak samo potraktujemy 2 trzecie. 12 to wynik mnożenia liczb 3 i 4, bo nie mają one wspólnego dzielnika. Rozłożmy te liczby na czynniki pierwsze. 4 to 2 razy 2, a 3 jest już liczbą pierwszą, więc nie da się jej rozłożyć. Liczba, która zawiera wszystkie czynniki pierwsze, czwórki i trójki równa się 2 razy 2 razy 3, czyli równa się 12. W ten sposób wyliczyliśmy najmniejszą wspólną wielokrotność dla mianowników obu ułamków. Aby przekształcić 4 w 12 trzeba pomnożyć je przez 3. Mnożymy więc mianownik przez 3. Musimy też pomnożyć licznik przez 3. 3 razy 3 równa się 9. Aby przekształcić 3 w 12 mnożymy je przez 4. Musimy także pomnożyć licznik przez 4. 4 razy 2 równa się 8. Teraz porównanie ułamków stało się łatwe. 21/28 to dokładnie tyle samo co 9/12. A 6/9 to dokładnie tyle samo co 8/12. Który z tych ułamków jest większy? Mają ten sam mianownik, więc 9 dwunastych jest większe od 8 dwunastych. Zapiszmy to. Czyli wracając do ułamków z oryginalnej treści zadania 21 28 jest większe od 8 dwunastych to tyle samo co 6 dziewiątych. Jest większe od 6 dziewiątych. I zadanie zrobione. Można to rozwiązać inaczej, nie upraszczając ułamków. Spróbujmy. Gdybyśmy nie zdecydowali się na uproszczenie naszych ułamków. Napiszę je innym kolorem. Mamy 21 28 i 6 9. Znajdźmy najmniejszą wspólną wielokrotność bez upraszczania. Rozkładamy 28 na czynniki to 2 razy 14 a 14 to 2 razy 7 28 gotowe rozłóżmy 9 na czynniki 9 to 3 razy 3 najmniejsza wspólna wielokrotność mianowników wynosi więc 2 razy 2 razy 7 razy 3 razy 3 czyli 28 razy 9 pomnożmy 28 przez 9 można to zrobić na dwa sposoby. W pamięci pomnoż 28 razy 10 i odjąć 28, wyjdzie 252. Albo pisemnie, jeśli w pamięci nie umiecie. Spróbujmy. 8 razy 9 to 72, 7 w pamięci, 2 razy 9 to 18, 18 plus 7 to 25. Wpisujemy wynik 252. Wspólny mianownik jest więc równy 252. To najmniejsza wspólna wielokrotność 28 i 9. Aby przekształcić 28 w 252 musieliśmy pomnożyć mianownik przez 9. 28 razy 9 równa się 252. Musimy to samo zrobić z licznikiem. 21 razy 9 to łatwo policzyć w pamięci. 20 razy 9 równa się 180. Wystarczy dodać 9. Wychodzi 189. Aby przekształcić 9 w 252, pomnożyliśmy mianownik przez 28. To samo robimy z licznikiem, aby wartość ułamka nie zmieniła się. 6 razy 20 równa się 120. 6 razy 8 równa się 48, więc wychodzi 168. Policzmy pisemnie, żeby nie było błędu. 28 razy 6, 8 razy 6 to 48, wpisuję 8, 4 w pamięci. 2 razy 6 to 12, dodać 4 to 16, wyszło dobrze 168. Mamy więc wspólny mianownik, więc możemy porównać liczniki. 189 jest większe niż 168. 189,252 jest większe niż 168,252. Ale te ułamki to przekształcone te, czyli 21,28 jest większe od 6,9.